Witam, mam na imię Alicja, jestem karpetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom różnych uczelni w Polsce z kierunków ekonomicznych, a dokładnie z przedmiotów ilościowych takich jak ekonometria, badania operacyjne, matematyka, mikro makroekonomia finanse cała moja oferta jest tutaj przedstawiona na stronie internetowej wwwzadaniamyślnikprojekty.pl jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy jak najbardziej mailujcie do mnie od razu z załącznikami ja odpiszę, odpisuję gdy tylko mam taką możliwość także zaczynamy dzisiaj naukę zadania z finansów z matematyki finansowej będzie dotyczyło to tak zwane rent stałych płatności w tej samej wysokości. I treść zadania jest tutaj wyraźnie przedstawiona. E, przez 5 lat będziemy otrzymywać rocznie 10 tysięcy złotych przy stopie 4%. Ile warte są te pieniądze obecnie, jeżeli? I pod punkt A płatności są następują z dołu, a płatności m, pod punkcie B występują z góry dobrze, generalnie musimy sobie przypomnieć, co to są nasze renty, to my, nam dużo ułatwi, chodzi o to, że my przez 5 lat będziemy otrzymywać w stałej wysokości 10 tysięcy złotych jakby przelew, powiedzmy, tak, i robi nam różnicę, czy te pieniądze wychodzą z dołu, czy z góry. Z dołu oznacza, że to jest na końcu każdego okresu, tutaj mówimy, że rocznie, czyli co roku, na końcu każdego kolejnego roku dostajemy dostajemy po 10 tysięcy złotych. Robi to różnicę, czy te pieniądze dostajemy teraz, czyli z góry, czyli na początku każdego tutaj okresu rocznego, bo te 10 tysięcy można wykorzystać na początku już pierwszego roku, więc co robi różnica, czy ja mam 10 tysięcy w momencie rozpoczęcia wypłat, czy dopiero na końcu pierwszego roku, bo ja już te 10 tysięcy mogę gdzieś zainwestować i na nim zarabiać przez pierwszy rok. I teraz, y, chodzi o to, że każde niby pieniądze warte są 10 000, ale jak wiemy pieniądz posiada swoją wartość i y, kosztem albo możliwością zarobkowania jest stopa procentowa 4%. Zawsze ona jest ujęta w, w okresie rocznym, jeżeli tu nie jest powiedziane. Zwróćcie uwagę, stopa procentowa jest 4%, czyli domyślnie rocznie czyli w skali roku, czyli to nie jest co miesiąc, co kwartał, tylko dokładnie co roku. I jeżeli pytanie brzmi ile warte są te pieniądze obecnie, e, a mamy na pewno listę jakichś wzorów na rentę, na te stałe płatności, to pytanie jest o wartość e, obecną, bieżącą, present value, czyli to jest to PVA w pełnym oznaczeniu. I teraz robi nam różnicę czy to jest PVA z dołu czy z góry. Bo prawdopodobnie te pieniądze będą w różnej wysokości. I teraz zacznijmy sobie omawianie e, od wypisania, e, powiedzmy, tego co jest wiadome i niewiadome, czyli dane z treści wypiszmy. Po pierwsze, Płatność, czyli w innym oznaczeniu, jako ma duża litera A, to jest 10 tysięcy. To jest ta stała wpłata co okres, która się pojawia. Potem pytanie jest, jaki jest kapitał początkowy, ten zerowy, jaka jest ta wartość bieżąca z wpłat. N to jest liczba tych kapitalizacji, ile będzie faktycznie tych wpłat dokonywanych. Jest powiedziane, że to jest przez okres 5 lat, więc jak najbardziej 5. Stopa procentowa jest domyślnie 4 rocznie, czyli tu jest te 4%. No i w niektórych oznaczeniach wyznaczamy tak zwany wskaźnik kapitalizacji Q 1 plus R. Dlaczego? Bo to po prostu zależy, jakie mamy wzory, ale one są dokładnie te same, tylko w innym o symbolice. A w tej symbolice, jak tu widzimy, zamiast 1 plus R w nawiasie się stosuje oznaczenie Q. Może to ułatwiać, może to utrudniać, ale jeżeli zapiszecie sobie ten sam wzór, ale zamiast Q zapiszecie, że to jest 1 plus R, no to doskładnie ten sam wynik otrzymacie i teraz e, tutaj jak widzimy jest podstawienie e, P to jest nasza wpłata e, Q to jest 1 plus R i zobaczcie jest do minus 5, e, Q minus 1 czyli faktycznie samo R e, i otrzymujemy wynik i teraz to jest dopiero ile e, warte są te 5 wpłat na moment zerowy i teraz możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy te wpłaty są warte 44 518,223. Tu akurat zobaczycie, że ja liczyłam razy 10, a nie 10 tysięcy, no ale w odpowiedzi ja to zamieniłam na to, że to jest tyle a tyle tysięcy złotych. I teraz w przypadku, gdy nasze wpłaty będą dokonywane z góry, to wzór delikatnie między tymi się wzorami różni o ten element Q, który jest dokładnie w środku wzoru. Oznacza to tyle, że po prostu tak jakby ta wartość tego kapitału jeszcze raz dodatkowo może być kapitalizowana, czyli razy pojedyncze Q. I to, co otrzymujemy tutaj, to widać, że tu jest 44,5 tysiąca, a tu 46,3. Yy, oznacza to tyle, że zawsze, jeżeli macie do wyboru, czy yy, chcecie pieniądze otrzymywać w, czy, na początku każdego okresu, czy na końcu, no to sensowne jest, że zawsze opłaca się dostawać pieniądze od razu z góry, yy, bo wie, można je wykorzystywać... Yy, Ok, także e, zobaczmy na koniec. E, odpowiedź jest niemal identyczna jak w podpunkcie A, tyle że wpisujemy tą naszą bieżącą wartość, że jest wyższa. Także nad tym e, kończę omawianie tego przykładu dotyczyło ustalenia wartości e, bieżącej w takich powiedzmy najprostszych możliwych rentach, e, tylko że w, w obu przypadkach, gdy te płatności są dokonywane z góry i z dołu. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek mojej pomocy z zadaniami z przedmiotów ilościowych, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy, zadania, myślnik, projekty małpa, a odpiszę do Was, gdy tylko będę miała czas. E, kontakt telefoniczny. Jest całkowicie tutaj zbędne zadania i tak muszę widzieć, załączajcie je, a ja na pewno odpiszę, gdy tylko będę miała możliwość. Także życzę owocnej e, nauki, subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podoba, e, lajkujcie filmy, jak najbardziej na to czekam, komentujcie i e, sukcesów w, w nauce.